Trzywałem ze światła gwiazd Szukałem drogi do domu Widziałem jak upływa czas Nie mówiłem o tym nikomu Jestem jednym z was Hej wędrowcy pokryjomu Naszym znakiem rajski ptak i on szuka również drogi do domu Mamo, tak bardzo bym chciał Usiąść z Tobą jeszcze do stołu Boże, czemu ona już jest Tylko garstką popiołu? Pałem ze światła gwiazd Szukałem drogi do domu Widziałem jak upływa czas Nie mówiłem o tym nikomu Moc i czas są we mnie razem pospołu. Siłą wiary zwyciężą śmierć i dokonam wielkiego przełomu, kiedy zniknie cały ten świat. Znieciony siłą atomu powstanę za tysiąc lat. W komórce chromosomu.